Siema widzowie i ludzie z Karty Shorts, ogółem to zbliża się nowy rok, więc chcę wam życzyć, żeby Polska się naprawiła, wszystkiego najlepszego, te sprawy, a przede wszystkim najważniejszego, czyli pieniędzy rzecz jasna, No czegóż by innego, tak więc na razie.